I change happen. Choć przejdziemy po ulicach miasta Zobaczymy jak wygląda dzisiaj świat Choć na zegarku dopiero jedenasta Służą butelki aż do dna W Śmietniku grzebie jakiś dziad Wyrzuca wspomnienia z dawnych lat A dwa metry dalej złoty Harley Robi klimat na światłach A tu mijamy jezioro w środku miasta Nie dla jednego i nie drugiego Wsparciem na szkło poszli na dno Chcieli zdobyć dobro a wybrali zło Chcieli mieć szybko wszystko naraz stary Schemat szkoła stara i do tego złudna wiara, zwykły ząk, nie losowa nara Niezrozumiałe, no to słuchaj faktów, trzymaj się mocno, bo będzie gniotworcy i przejechany na własne życzenie Tak bezlitośnie wróciano szczotką Na mózgu blizny mózg porany, Bo przepalany twardymi dragami Właśnie na przejściu ich tu mijamy Tam nie ma Boga, jak między nami Tam nawet nie, bo to jest podłoga A każdy w sobie widzi tam droga, zgniłe powietrze jak siła noga, nawet nie wiecie jak mi was szkoda Jesteś człowiekiem jak każdy zas, ale Mefedron zabił coś was, tłumy w kolejce Tak jak po aż po brzegi wypełniony plac To moje miasto, mój ha Tu moje miejsce podpisano bok haha ha. To moje miasto mój nie zamienię go na raj Podpisano bo chwacho. Marno nadzieja spełnić marzenia Los bezbitośnie je zabił jak kat Bez twojej wiedzy wszystko się zmienia I pozdrowienia piszesz za krat I myślisz sobie po co to wszystko Po co to było i się skończyło Mimo, że szczęście było tak blisko W zasięgu ręki domowe ognisko Wiem ile mostów płonęło po drodze Wiem ile krzywdy mogło być boże I nad na jednej nodze Jak faki po płonącej podłodze Bo niewiarygodne, to była tylko chwila, która się Komija mija jak amfetamina, która się skończyła jebanym happy endem Uświadomiła, że byłem jestem będę Na każdym rogu jadło dajnia na łogu, To miasto wciąga, wciąga jak koks Prosto do krwi leci przez nos Dla innych łzy dzień i noc bang, bang, bang. Nie ma ciebie już, klamka do schroni na gardle nóż Bang, bęg, beng, nie ma ciebie już, klamka do schroni na gardle nóż Na siebie zły, koszmarne sny, się jak zechcesz tylko ty Możesz mieć wszystko albo nie mieć nic, może pójdzie gładko albo będzie zgrzyt Czy widzę to wszystko? Czy widzę co chcę? Psiarnia już stoi, nie boi się, Dilerka i drony krążą nad miastem Przez te syreny na pewno nie zasną Jamniką suki, mówimy nara, sztuki zacisną śniemy krawat hiszpański kołnie wypierdala i to takie miasto trzymasz się z dala co byś nie robił to cię dopada rzadko tu słońce a raczej pada nie zawsze w kostkę wszystko się składa lecimy z wiatrem jak się układa to moje miasto mój haha tu moje miejsce podpisano bok haha to Zamieni go na raj Odpisano bok haha Beng, beng, bęk, nie ma ciebie już Klamka to skroni na gardle nóż Beng, bęk, bęk, nie ma ciebie już Klamka to skroni na gardle nóż To moje miasto, mój ha, ha. Tu moje miejsce Odpisano bok haha ha. To moje miasto Zamienię go na raj, podpisano, bo ha, ha.